W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jak zostałeś wysłany na badania do pracy, a w obowiązkach tej pracy masz prowadzenie auta służbowego kategorii B, to możesz mieć nagle zmieniony termin ważności prawa jazdy, bo nadgorliwemu lekarzowi nie spodoba się Twój stan zdrowia. No, generalnie można by to ekstrapolować, czyli idziesz do doktora rodzinnego na grypę, ten ma uprawnienia do badania kierowców, i nagle zmienia Ci termin ważności prawa jazdy, bo coś mu się tam w Twoim stanie zdrowia nie podoba. Oczywiście, zapytanie internauty Witam Panie Dariuszu, mam takie szybkie pytanie, mianowicie mam prawo jazdy kategorii B bezterminowe Jestem wysyłany przez swojego pracodawcę na badania lekarskie, na skierowanie mam zapis Prowadzenie samochodów osobowych, klientów oraz firmy Prawo jazdy kategorii B I jak na badaniu zjawię się w okularach lub soczewkach i przeczytam tą piątą linię na tablicy Snellena, czyli 0,5, to wszystko będzie ok. Czy ewentualnie lekarz może doprowadzić do zmiany mojego prawa jazdy na terminowe? I co ewentualnie się może stać, jak nie przeczytam tej piątej linii? I jeszcze raz powtarzam, czy mogę mieć zmienione prawo jazdy na terminowe. Dziękuję za informację i pozdrawiam. Y tak, analizując ten przypadek, wydaje mi się, że jedynym jakimś zagrożeniem dla podobnych sytuacji, czy nawet dla identycznych sytuacji jak ta, może być jedynie jakaś bardzo poważna choroba stwierdzona przez tego lekarza, no, która nie była stwierdzona wcześniej przez lekarza uprawnionego, czyli może to być cukrzyca, może to być padaczka, może być tam sto innych chorób, w każdym razie coś, co dyskwalifikuje Cię bezwzględnie z prowadzenia pojazdów. No, czyli jakieś grube rzeczy w Twoim stanie zdrowia, no, które powodują, że jesteś zagrożeniem dla innych użytkowników ruchu drogowego, a być może i nawet dla samego siebie. Lekarz wtedy nie zmienia terminu ważności prawa jazdy osobiście, ale co robi? Informuje starostę powiatowe, powiatowego, czyli Wydział Komunikacji i ten starosta powiatowy podejmuje jakąś dalszą akcję, a polega to na skierowaniu Cię na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Natomiast nie sądzę, żeby jakieś tam drobne pogorszenie wady wzroku było podstawą do tego działania Najwyżej w tej sytuacji lekarz Ci zaleci prowadzenie pojazdów służbowych w okularach lub szkółach kontaktowych Jest inna sprawa, że tutaj coś jest na rzeczy Ten pytający zdaje mi się, że jest taki trochę mało odpowiedzialny Czyli jakoś przeszedł bez okularów, prawda, być może mu się ten stan zdrowia stan wzroku pogorszył No i prawdopodobnie zamiast jeździć w okularkach, tak jak ja i nie stanowić zagrożenia ruchu drogowego, bagatelizuje ten problem Bo mówię, widziałem już ludzi, którzy byli, widzieli tyle co kret, ale oni, oni wszystko widzieli, prawda I, I nie przeszkadzało im to że w jakichś ekstremalnych warunkach pogodowych, szarówka, wieczór, czy coś tam, czy oślepiające samochody z naprzeciwka, no, mogą kogoś nie zauważyć na drodze, nawet jeżeli to nie byłaby to wina tegoż to kierowcy, tylko tego pieszego. Czyli tutaj jest na pewno bagatelizowanie problemu, no bo przecież ja widzę bez okularów dobrze, prawda? Widzę wszystko, prawda? Tylko potem na tablicy snalena nic nie widzi, prawda? Ale to już jest tam inna para kaloszy. I według mnie ta osoba, mimo wszystko, powinna pójść do lekarza uprawnionego jako oddzielne badanie wyjaśnić sprawę do końca, jeżeli chodzi o ten kot ograniczeń, czyli prawdopodobnie 0106 do prawa jazdy. No nie są już ci lekarze tacy zły, źli. To, że nosisz okulary, nie oznacza, że masz od razu mieć prawo jazdy na rok, na dwa, na trzy, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że takie sytuacje mają miejsca. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś jakąś sytuację, że przy okazji innych badań zostałeś skierowany na badania dla kierowców, szczególnie mające ukryty podtekst ukryty cel zabrania Ci prawa jazdy no to napisz coś w komentarzu, niestety takie sytuacje się zdarzają, szczególnie jeżeli masz problemy z alkoholem, tutaj walczysz z prokuraturą a prokurator Ci cyk, wysyła tam powiadomienie do starosty, bo dobrze wie, że jak tutaj się bronisz jakimś alkoholizmem, czy, czy masz jakiś alkoholizm stwierdzony już przez innych mądrych ludzi no to zabranie prawa jazdy będzie tutaj dotkliwą karą, a celem jesteś dla takiego prokuratora, czy sądu, czy kogoś innego, bardzo miękkim, prawda? Nie mówię o przypadku, że sam znam, że sąsiad sąsiadowi, że tak powiem, załatwił tak zwaną kategorię E wojskową na padaczkę, kiedy, kiedy załatwiali byli obaj najlepszymi funflami, prawda? A później tamten wiedział, że ten ma padaczkę wpisaną w kategorii wojskowej, Prawda. No i przychodzi co do czego ładnie pisemko do Wydziału Komunikacji wysmarował, że sąsiad stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego Czyli jeszcze raz kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka Jeżeli masz jakiś inny problem, ale podobny do tego problemu skomentuj to pod tym wideo A jeżeli już chcesz że tak powiem, osobiście się spotkać ze mną, to musisz się pofatygować na Żernicką 215 we Wrocławiu i wtedy omówimy Twój problem u mnie w przychodni.